Cześć, jestem Jurek z Ośrodka Szkolenia Kierowców Euforia. Chciałbym dzisiaj Wam zaprezentować zmianę biegów, tak zwaną redukcję w oparciu o motocykl Honda NC700. Jest to motocykl używany w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego jako egzaminacyjny na kategorię A2. I wielu kursantów przychodzi z problemem, że podczas jazdy przy zatrzymaniu na światła. E, motocykl im gaśnie. Najczęstszą przyczyną tego stanu rzeczy jest brak redukcji. Chcę zaznaczyć, że aby prawidłowo zmieniać biegi, dać, redukcja z motocyklu dać, powinna być wykonywana podczas jazdy, czyli wtedy, kiedy synchronizator pracuje. W momencie zatrzymania zmiana biegów już jest bardzo trudna. Przede wszystkim opóźnia też czas reakcji motocyklisty i jest to związane z czasem więc aby to płynnie przebiegało trzeba zmieniać biegi na bieżąco i pamiętać, że przy całkowitym zatrzymaniu zawsze lepiej, lepiej jak Co to prawda, bieżemy. ale, ale motocykl naprawdę godny uwagi i cięższy jest, jest cięższy, 8 kg jest wyższy, 10 cm i inaczej ma rozłożony ciężar w ciężkości więc jeżeli chodzi o manewrowanie to manę... łaz... ciężar jest Ciężek dużo trudniejszy dlatego chcemy to, to jest... to to jedzie... na A na A Pan na A ale chciałbym zobaczyć na ile e, Honda jest trudniejsza bo to co chce zauważyć kategoria A2 jest trudniejsza od kategorii A czyli motocykl jest wyższy, cięższy, inaczej rozłożony środek ciężkości i trzeba mieć lepsze wyczucie motocykla niż w Yamaha Start niż na kategorię wyższą głowa musi być głowa tak pamiętajmy zawsze upewnienie się i płynne ruszenie zademonstrujemy teraz płynne ruszenie